Jesteśmy na planie sesji fotograficznej dla nowo powstającej marki Medilash. Realizujemy przepiękne zdjęcia na pograniczu mody i beauty, których autorką jest fotografka Gosia Popinigis, a za koncept kreatywny odpowiada agencja Level. Niesamowicie istotnym elementem tej sesji jest inspirująca przestrzeń modernistycznego budynku uzdrowiskowego Patria z lat 30 która dodatkowo buduje narrację wokół zdjęć i doskonale koresponduje z produktem. Robimy sesję dla wyjątkowej marki w budynku z 1933 roku. Takim trochę zatrzymanym w czasie i dlatego właśnie tu jesteśmy, bo produkt i marka Medilash jest dokładnie o tym, o tym, żeby zatrzymać, zakląć piękno i zatrzymać upływ czasu.